Naszą podróż do krainy ekonomii zacznę od cytatu z jednego z największych ekonomistów w dziejach, szkockiego filozofa Adama Smitha. Był pierwszym prawdziwym ekonomistą. W sensie, w jakim dziś rozumiemy to słowo? Cytat pochodzi z jego Bogactwa Narodów, wydanego w roku 1776, w którym powstała też Amerykańska Deklaracja Niepodległości. To jeden z najsłynniejszych fragmentów. Co prawda, nie zamierza on, podmiot gospodarczy, na ogół popierać interesów społecznych, ani też nie wie, czy je popiera. Gdy kieruje wytwórczością, własnymi środkami produkcji, tak aby jej produkt miał możliwie najwyższą wartość, myśli tylko o własnym zarobku. O własnym zysku. A jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka prowadzi go do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Ta niewidzialna ręka jest słynna. Niewidzialna ręka prowadzi go do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Czyli ludzie działają po prostu we własnym interesie i czasem prowadzi to do nieplanowanych skutków. I dalej. Społeczeństwo nie zawsze źle wychodzi na tych skutkach. Czyli właściwie nic w tym złego. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy świadomie zamierza im służyć. Ten cytat to właściwie główna teza kapitalizmu. Mówiłem, że powstał w tym samym roku, co deklaracja niepodległości. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych napisali ją jak konstytucję definiującą strukturę demokratycznego państwa i prawa jego obywateli. Ale duch Ameryki został w co najmniej równym stopniu ukształtowany przez Adama Smitha. Przez sformułowane przez niego podstawowe idee kapitalizmu. Los sprawił, że oba te dzieła powstały w tym samym czasie. Ta idea wcale nie jest intuicyjna. Że poszczególni ludzie, dążąc do zaspokojenia własnych egoistycznych potrzeb, mogą służyć społeczeństwu lepiej, niż gdyby każdy z nich świadomie starał się zwiększyć dobrobyt społeczeństwa. Adam Smith nie twierdzi, że egoizm zawsze jest korzystny, ani że myślenie o społecznych skutkach własnego postępowania nigdy nie jest korzystne. Pisze jednak, że Często tak jest. Często działanie z pobudek egoistycznych przynosi wspólne dobro. Może sprzyjać innowacjom, pobudzać inwestycje, polepszać efektywność, zwiększać dobrobyt, może zapewnić wszystkim obywatelom większy kawałek tortu. Zwróćcie uwagę, że Adam Smith w każdej tezie łączy czynniki mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Mikro to poszczególni ludzie działający we własnym interesie, a makro to interes narodu, państwa, któremu nieświadomie służą. Natomiast współczesna ekonomia zazwyczaj dzieli się na te dwie dziedziny. Mikroekonomię, czyli dziedzinę zajmującą się pojedynczymi podmiotami. Podmiotami mogą być przedsiębiorstwa, ludzie, gospodarstwa domowe i makroekonomię, która zajmuje się zbiorowościami. Makroekonomia. Można domyślić się z przedrostków. Mikro bada z bliska małe procesy, zaś makro odnosi się do dalszej perspektywy. Powtórzę, mikroekonomia zajmuje się tym, jak podmioty gospodarcze podejmują decyzje. Jak podejmują decyzje, a właściwie jak lokują Napiszmy decyzje, łamane przez alokacje. Jak lokują swoje dobra rzadkie? Ten zwrot bardzo często słyszy się w rozmowach ekonomistów. Dobra rzadkie to takie, których nie mamy bez liku. Na przykład miłość nie jest dobrem rzadkim. Można kochać wszystko i wszystkich. Dobrem rzadkim jest natomiast żywność, albo woda, pieniądze, czas, albo praca. To wszystko są dobra rzadkie. Mikroekonomia zajmuje się tym, jak ludzie lokują te dobra, jak decydują, co z nimi zrobić i jak to wpływa na kryzys, rynki i wszystko inne. Makroekonomia opisuje, co się dzieje z gospodarką jako całością. Co się dzieje z całością gospodarki wskutek działań milionów podmiotów. Całość gospodarki. Tu mamy miliony, miliony podmiotów. Z tego względu zajmuje się też po trochu polityką. Analizuje, co się stanie, jeśli podwyższymy lub obniżymy podatki, ustala, czy regulować, czy deregulować, i jak to wpłynie na gospodarkę. Stąd polityka kwestie związane z wpływem państwa na podmioty. Obecnie, zarówno w mikro, jak i w makroekonomii, jest tendencja, by czynić z nich nauki ścisłe, czysto matematyczne. Obie jednak narodziły się jako zbiór idei, tez filozoficznych, tez logicznych, jak te zapisane przez Adama Smitha. A zatem to są podstawowe tezy opisujące, jak ludzie myślą, jak podejmują decyzje. Czyli mamy rozumowanie, rozumowanie ludzi podejmujących decyzje. To w sferze mikroekonomii. Decyzje, które próbujemy analizować i dlatego je upraszczamy… Napiszę to. Naprawdę upraszczamy. Mówimy, ludzie są racjonalni, będą dbali o własny interes. Ale to nieprawda, bo ludzie działają z bardzo różnych pobudek. Musimy jednak ich uprościć, aby móc opisać ich matematycznie. Upraszczamy ich zatem i możemy zaprząc do pracy matematykę. To jest cenne, bo pozwala wyciągać klarowne wnioski. Pozwala udowadniać tezy oparte na założeniach, pokazywać tendencje na wykresach i przewidywać reakcje rynku. Dlatego możliwość użycia logiki matematycznej jest cenna. Jednocześnie jest to nieco niebezpieczne, ponieważ dokonujemy daleko idących uproszczeń. Czasem matematyka może was doprowadzić do wniosków, które uznacie za bardzo mocne, bo udowodniliście je tak samo, jak udowadnia się teorie względności, ale były one oparte na założeniach albo błędnych, albo zbyt uproszczonych albo nieistotnych w rozważanym kontekście. Trzeba więc podchodzić do nich z dystansem. Pamiętać, że są oparte na daleko idących uproszczeniach. W makroekonomii to ryzyko jest jeszcze większe. Makroekonomia bierze te bardzo złożone procesy, ludzki mózg, jego tory myślenia i reakcje i próbuje analizować je łącznie u milionów ludzi. To super skomplikowane. Mamy miliony tych bardzo złożonych ludzi w sieci wzajemnych powiązań. To bardzo skomplikowane. Miliony kontaktów międzyludzkich w gruncie rzeczy nieprzewidywalnych. To wymaga jeszcze dalej posuniętych uproszczeń. Stawiamy więc hipotezy i to je analizujemy matematycznie, aby dojść do jakichś wniosków lub przewidywań. Podkreślę jeszcze raz. To jest bardzo cenne. Cenna jest możliwość wykorzystywania matematycznych modeli i symulacji, ale zawsze trzeba podchodzić do nich z dystansem. Chodzi o to, żeby nabrać pewnego wyczucia w ocenie ich wyników. To najważniejsza umiejętność, jaką wynosi się z kursów ekonomii. Umiejętność przewidzenia, co się stanie bez pomocy matematyki. Na koniec przedstawię Wam dwa cytaty, oba dość ironiczne, ale moim zdaniem warto mieć je w głowie, zwłaszcza podczas zgłębiania ekonomii od matematycznej strony. Autorem pierwszego jest Alfred Knopf, znany nowojorski wydawca żyjący w XX wieku. Ekonomista to człowiek mówiący rzeczy oczywiste w niezrozumiały sposób. Myślę, że mówiąc to Knopf miał na myśli matematyczne metody stosowane w ekonomii spróbujemy sprawić, by stały się dla Was bardziej zrozumiałe. To jednak bardzo wnikliwe stwierdzenie. Często ekonomia stawia tezy oczywiste, bardzo zdroworozsądkowe. Warto zawsze o tym pamiętać, starać się intuicyjnie wyczuć sytuację, którą analizujemy, aby wiedzieć, kiedy obliczenia prowadzą nas w złym kierunku. Czy to z powodu zbytniego uproszczenia, czy błędnych założeń. Drugi cytat należy do Lorenza Pitera, autora słynnej zasady Pitera. Ekonomista to ktoś, kto powie wam jutro, dlaczego to, co przewidział wczoraj, nie zdarzyło się dzisiaj. To kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać, szczególnie w kontekście makroekonomii, bo makroekonomia szeroko wykorzystuje prognozy stanu gospodarki. Mówi, co trzeba zrobić, kiedy skończy się kryzys, jaki wzrost gospodarczy będzie za rok, jak zmieni się inflacja i często są one błędne. Nawet wśród ekonomistów są często skrajnie różne opinie. Trzeba to wiedzieć, bo kiedy zagłębicie się w niuanse ekonomicznej matematyki, może się wam wydawać, że to nauka ścisła, a to nie jest nauka ścisła. Jest otwarta na subiektywizm i dużo z tego subiektywizmu tkwi w założeniach, które przyjmujemy.